To nie jest Wyspa Wielkanocna, to jest dalej tanie Koczu! Zobaczcie gdzie jesteśmy. Dzisiaj zabieram Was w piękną podróż z Fioni na wyspę Lolland. Nie wiem czy wiecie, ale Lolland, wyspa Lolland jest czwartą co do wielkości wyspą w Danii. 60 tysięcy ludzi Zajrzymy, co mają. Słuchajcie, to jest taka bardzo popularna forma sprzedaży, tak? Jeśli masz coś do zaoferowania, coś wytwarzasz, albo twój ogród daje pyszne owoce, warzywa, słuchajcie, jest możliwość wystawienia ich przed swoim domem i sprzedaży za jakąś drobną sumę. Płacisz, albo wrzucasz pieniążki do skarbonki, albo płacisz takim jakby blikiem polskim. Tak to wygląda. I tutaj mamy taką jedną właśnie, jedno gospodarstwo, fajne rzeczy z betonu my kupiliśmy syrenkę taką typowo kopachacką syrenkę są też e, warzywa, czy tam tutaj akurat kwiaty e, i tak to wygląda Słuchajcie, ale tu jest pięknie. Małe portowe miasto na wyspie Lowland. Eee, nazwa... Necrisco? w wielu miastach w Danii byłem, a tutaj jest jedna z fajniejszych miejscówek. Także zamówiliśmy jedzonko. Dzisiaj prawda, w, w duńskim mieście jemy sobie tajską kuchnię, <ścoughs> czyli będzie pad thai i jeszcze coś tam dodatkowego. pierwszej atrakcji wyspy Lolland 12 granitowych posągów i nie, nie, nie, to nie jest wyspa Wielkanocna to jest dalej Dania W tym momencie, w którym jesteśmy, nie wszystkie monumenty są jeszcze skończone dosłownie brakuje raz, dwa, 3 sztuk które będą zakończone w 2025 Większy z nich ma 9 metrów. Tą atrakcję możecie zobaczyć zupełnie za darmo. Wystarczy przepłynąć promem albo przejechać mostem. Wyspa Lolę. drodze mamy jeszcze jedną fajną miejscówkę, którą chciałem wam pokazać. także Zobaczycie za chwilkę. Wyobraźcie sobie, że 60 milionów lat temu w tym oto miejscu było prehistoryczne morze, w którym można było spotkać krokodyle i inne egzotyczne zwierzęta. Witajcie w faksę, największej kopalni wapienia w Danii. W centrum kopalni znajdują się jeziorka z piękną lazurową wodą i tam właśnie się udamy. Jeśli wybieracie się tutaj latem, to pamiętajcie o butelce wody, w wygodnych butach i parasola przeciwsłonecznego. Ten lazur wody zachwyca. Witajcie w faksę. Widać, woda jest czysta, rybki pływają, możesz pokazać, ale kąpiele są odradzane, ponieważ woda jest pod taplą, tutaj jest jeszcze w miarę ciepło, ale już troszeczkę głębiej, tak metr dwa, już jest o wiele zimniej i można dostać szoku termicznego, ale jak ktoś jest, prawda, zakartowany, to może wskakiwać. Uwaga dla kąpiących się. Jeszcze jedna. Na dnie tego jeziora pod pięknym, kuszystym mułem z wapienia kryją się ostre skały, także uważajcie co robicie. 0% dosłownie. Myślałem, że nie wyląduje, że się rozbijemy. Jak startowałem? 30% miał. Chciałem nadmienić, że to kolejne miejsce, które możecie zwiedzić zupełnie za darmo, no chyba, że wchodzicie do muzeum. A, się skończyłem. Słuchaj, byliśmy tam na dole. Jesteśmy teraz z powrotem góry. Jedną rzecz jeszcze, jaką chciałem dodać, yy, że... W takich miejscach jak to na świeżym powietrzu zawsze jest miejsce, żeby zrobić sobie piknik, także można zabrać swoje, swoje jedzenie, całą familię i można się fajnie wychilować. Jak wybieracie się z dziećmi, to za 25 koron można wypożyczyć młotek i takie dłutko i samemu sobie coś wydłubać. 60 km na południe od Kopenhagi znajduje się piękny kościół w stylu gotyckim wybudowany około XIV wieku, chodźcie zobaczcie co kryje w środku Dzień chyli się ku zachodowi. My jedziemy do domu, aby wpadajcie po więcej na nasz kanał Pajo A, jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie zasubskrybować i dać lajka. Na razie. Zamówiłem nurka. Czekamy na nurka. Powinien być za niedługo. Zobaczymy co dalej.